Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj ciekawa wiadomość, ponieważ jeden z moich psychologów przyznał się, na zasadzie pani psycholog przyznała się, że ma pełne uprawnienia do badań BHP, prawda? I nawet gdzieś robiła te, te BHP-owskie sprawy w firmie, ma na to papiery, także postanowiłem, że w razie jakiejś tam potrzeby będzie można skorzystać z jej tych usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. I w tym momencie pomaga mi to niejako zrobić takie kompleksowe podejście do klienta, do pacjenta że jeżeli już przychodzisz z jakąś sprawą to równie dobrze możesz zrobić u mnie jakieś tam szkolenie BHP czy, czy jakieś tam inne rzeczy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawda? I Niestety inspekcja pracy teraz bardzo się tego czepia. Teoretycznie pracodawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników. Również, powiedzmy, jakiś tam właściciel budowy, czy inwestor jest odpowiedzialny za to, co się tam dzieje z innym personelem, nawet nie jego własnych firm. Być może to nie jest aż tak jak tutaj na tym filmiku, że trzeba założyć jakieś tam, nie wiadomo jakie, sprzęty, prawda? Bo to raczej dotyczy jakiegoś tam laboratorium z, że tak powiem, badającego materiał biologiczny, ale nigdy nie wiadomo. Pewne zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są Tutaj uniwersalne. Ja zajmowałem się bezpieczeństwem i higieną pracy w wojsku przez lat 15. Tam różne protokoły powypadkowe, różne inne rzeczy tam związane z tą dziedziną, prawda? Medycyny, może nie medycyny, służby medycyny pracy bardziej, prawda? Służby i mile wspominam ten okres, także nie widzę powodu, dla którego nie, miałbym, nie mielibyśmy tego robić w mojej firmie. Mam prośbę, jeżeli mnie słuchasz, to daj tylko znać na czacie, że, że mnie słychać, prawda? Bo czasami naprawdę człowiek się tam naprodukuje, nagada, a dźwięk nie dochodzi do do ciebie jako widza. Natomiast jeżeli chcesz ze mną pogadać, jeżeli chcesz ze mną pogadać, to tradycyjnie telefon 68, przepraszam, 789 pięć. być może się go kiedyś nauczę na pamięć 789 273 335 i można wtedy sobie ze mną tam uciąć krótką poga wędkę, prawda? Ta, to bezpieczeństwo i higiena pracy jest również o tyle ważne, że inspekcja pracy trzepia się wszelakich jakichś tam formalnych powodów, aby doładować pracodawcy dość solidną karę. I w zasadzie w większości jest to sprawdzanie tak zwane papierów. No, ale niestety na tych papierach oparta jest cała nasza Polska. Nie wiem, która to już pospolita, ale niestety Kary są w tej chwili dosyć słone i nie daj Boże zdarzy się jakiś wypadek w pracy, to w tym momencie bez prawidłowej dokumentacji medycznej to jeżeli masz firmę, to jesteś ugotowany, a nie mówiąc o tym, że BHP jest potrzebne, żeby troszeczkę tych wypadków uniknąć. Mam jeszcze drugi temat na dzisiaj a mianowicie związany z prawem jazdy kategorii B i C, ale z kodem 68. I niestety mam takiego widza, który niestety gdzieś w lecie zeszłego roku 2022 zabrano mu prawko za kierowanie po użyciu alkoholu pół roku, czyli niestan nie trzeźwości, a miał tylko do pół promila. Oczywiście kurs reedukacyjny, badania psychologiczne i badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. No i dziękować Bogu, że wszystko poszło pozytywnie, ale na orzeczeniu został wpisany tak zwany kod 68, a kod 68 to ni mniej więcej, to nie możesz mieć nawet do 0,2 promila, prawda? I to na wszystkie kategorie, prawda, wynik, termin badań na czerwiec 2023 roku, czyli już do tego czerwca zostało tam niezbyt wiele, czyli z tego wynika, że dostał prawko ważne tylko na rok. Oczywiście no, problem jest inny, bo tutaj jak widzisz, to są wszystkie kategorie tego prawka, szczególnie zawodowe. No i pan policjant jak widzi takie prawko, to wie, że ciebie już kiedyś tam ktoś złapał i skierował na badania wąpolskie, ponieważ zwykle normalny lekarz, taki lekarz jak ja, nie wypisuje takiego kodu pacjentowi, bo i po co i na co? I oczywiście widz się tam terminem za bardzo nie przejął. Będzie uczęszczał na kurs rzeczy kategorii C. I także będzie robił badania lekarskie i ten lekarz przedłuży mu terminy, czyli prawdopodobnie na 5 lat. I oczywiście kategorię B na dłużej. No ale był wczoraj u lekarza, ma pozytywne orzeczenie. Yy, oraz przedłużenie, jednak co do kodu 68, ten lekarz powiedział, że nic z nim nie można zrobić, weszły jakieś przepisy, może mi pokazać książkę, że jakbym mógł to kod by mi usunął, ale się nie da i wpisał ten kod 68. I chciałbym pana zapytać, czy tak rzeczywiście jest, czy gdy wyrobię nowe prawko po zdanym kursie to nadal będę miał wbity kod 68? osiem chciałem panu dodać, że nie mam zamiaru więcej ryzykować, chodzi tylko o ciekawość. Poza tym denerwuje mnie ten kod naprawku. Tu mówię, zobacz sobie tam, tam gdzie jest napisane te 12 na samym dole na ekranie po lewej stronie, jak patrzysz na, na monitor i tam jest przy 12 kody ograniczenia, kod 68, prawda? No i czy to można usunąć, czy nie można. No i według mnie każdy kod, który ktoś tam jeden dał, jeżeli są przesłanki, czy są jakieś tam warunki do, y, zmieniają się zdrowotne, no to można ten kod, y, że tak powiem, usunąć. No do mnie przyjeżdżają ludzie z całej Polski i usuwają te kody, prawda, znaczy usuwają, no oczywiście po badaniu lekarskim usuwają i jakoś tam nigdy wydziały komunikacji, komunikacji się tego nie czepiały, prawda, nie szepiały tych moich orzeczeń. Jest to kod wybitnie uznaniowy, prawda, bo być może lekarz z womp kiedy byłeś świeżo po jakimś zdarzeniu alkoholowym związanym z alkoholem, to uważał, że taki kot ci się należy, no ale powiedzmy, jeżeli już drugi lekarz to potwierdza, to coś tam musiało być na rzeczy, prawda, jeżeli ten drugi lekarz tego mm, usunąć nie chce, prawda, także, także mówię, nie, nie jest nie jest czasami życie kierowcy i życie lekarza proste, prawda? Dobra kochani. Także, także mogę ci pokazać tutaj jakieś jakieś in, inne, inne prawko z kodem, z kodem 60 osiem, które które kiedyś przedłużałem, prawda? Tu jest akurat nie tylko tu jest tylko kategoria tu jest tylko kategoria A i B, prawda? A, M i B. Ale widzisz, podobnie tak jak tamten tamten kierowca był tutaj kiedyś kod 68 i ten kierowca przyjechał do mnie i żeśmy mu i żeśmy mu prawo jazdy przedłużyli już usuwając kod 68. Także przyjrzyj się tutaj pod numerem 12, prawda, kody i ograniczenia, że. Taki kot, boże, <śmiech> przepraszam, przepraszam, coś mnie niestety wziął, jakiś taki kaszelek, nie powiem, że alergiczny, prawda? Także wejdźmy na czata na chwilę, Danuta, witam panie Darku, słychać bardzo dobrze. Podczas ćwiczeń potkłam się o kolano w pracy, czy to można zaliczyć do wypadków pracy? Czy się coś za to dostaje, jest pan super, że można napisać, pogadać. No oczywiście wszystko, co jest w pracy, w drodze do pracy, w drodze z pracy. Oczywiście rozumiem, że jesteś pracownikiem danej firmy, prawda? Bo tam jeżeli są już jakieś inne, ten to czyli musisz po prostu zgłosić to danemu pracodawcy, i oczywiście warto mieć jakiś kwit. Warto mieć jakiś kwit, no nie wiem, od ortopedy, od lekarza rodzinnego, z SOR-u, z jakiejś tam innej instytucji, do której udałaś się, aby ci udzielili pierwszej pomocy prawda i to obowiązkiem pracodawcy jest zrobienie tam jakiegoś tam protokołu powypadkowego i tak dalej i tak dalej. Większe zakłady zatrudniają bhp mniejsze nie zatrudniają, ale zlecają tam jakiemuś BHP-owcowi, żeby to tą sprawę wykonał i zabawa polega na tym, że no, pieniądze są ewentualnie z dwóch miejsc prawda. Czyli pierwsze to jest ZUS-u i niestety ten Zus ocenia bardziej tak zwany uszczerbek na zdrowiu, prawda? Czyli zakładam, że kolano było zdrowe w 100%, coś się tam stało, 5% uszczerbku, że tam 3% czy 7%. Dokładnych stawek nie pamiętam, bo szczerze mówiąc nie jestem ortopedą, ale wiem, że za kolano płacą dosyć solidnie. I teoretycznie też czasami są tak zwane ubezpieczenia zbiorowe, prawda. Czyli przy okazji zbierania do dokumentacji do ZUS-u porobić sobie kserówki i, i, i starać się to ubezpieczenie takie zbiorowe, jeżeli oczywiście no tutaj zastrzeżenie jest małe, była płacona składka, prawda, na to ubezpieczenie zbiorowe, no, ja pamiętam jeszcze, obecnie pracuję u siebie, ale kiedyś pracowałem w wojsku i nie muszę, nie muszę ci mówić, że instytucja pod tytułem Wojsko jest dosyć kontuzjogenna, także kilka razy tam z, z, jakieś tam tak zwane powypadkowe wziąłem i powiem szczerze, że nawet gdzieś tam w 2003 roku, czy, czy, czy, czy, czy drugim było to na tyle poważne, że owszem z jednej strony z jednej strony no nieszczęście było, bo coś mi się tam stało, ale z drugiej strony parę groszy wziąłem, co, co mi wspomogło wydatnie budżet Domowy. Oczywiście nie namawiam cię do jakiegoś oszustwa, nie namawiam cię do jakiegoś takiego prowokowania, wypadku. Czegoś, co jest niezgodne z prawem, no ale mówię, wystarczająco jest to, że, że coś tam się stało, jest jakiś świadek, robią protokół powypadkowy. Trochę to trwa, uczciwie też muszę powiedzieć, bo nic tutaj w Polsce nie jest zbyt szybkie, ale mam nadzieję, że, że, że wszystko tutaj, że kolano, że tak powiem, dojdzie do stanu wcześniej czy później do stanu jakiegoś normalnego, a parę groszy też się tam przy jakiejś okazji przyda. Tym bardziej, że nie jest to żadna łaska, ponieważ pracodawcy czy tam jakieś inne tam instytucje płacą na to, czyli jest to wszystko, że tak powiem, wkalkulowane w biznes ZUS-u. Także... Yy, yy, dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, zgadza się, beton w tym wojsku zdarza się spoko, prawda? No mówię... Yy, Choroby, a nie wybiera, nieszczęścia chodzą po ludziach, prawda? I jestem zdania, że jeżeli pracodawca ci zabiera tam parę groszy na składkę wypadkową, to jak już się coś stanie, to, to po prostu skorzystać, prawda? Może to nie będą jakieś kwoty tam nie wiadomo jakie, ale nigdy nie wiadomo, prawda? Czyli w zasadzie temat się hangoutu mojego dzisiejszego skończył, prawda? Jeszcze raz, jeżeli ktoś coś ma do zadania, pytania, to oczywiście niech to zrobi tutaj na czacie, tam gdzieś, przynajmniej, przynajmniej w trakcie transmisji czas, czat jest po tamtej stronie. Jeżeli oglądasz już to w powtórce, to gdzieś przez 24 godziny, Odpowiadam na pytania w komentarzach. No i mam nadzieję, że, że coś tam jakiejś sensownej odpowiedzi będę w stanie udzielić. Natomiast, jeżeli już no, minie tydzień, miesiąc czy coś, życie idzie dalej, biorę się za kolejne hangouty i tam sobie spokojnie, spokojnie, że tak powiem, zbiorę się za jakiś kolejny. Temat, prawda? Także na tym kończę. Yy, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeszcze raz, jeżeli coś ciekawego do dodania, to już tutaj zrób to w komentarzu do tego wideo. No i do zobaczenia wkrótce.